Już nagrywam, bo musi być wstęp do filmu Będzie nasze powitanie Czesiu, naciśnij Naciśnij! NACIŚNIJ! NACIŚNIJ! CIŚNIJ! CIŚNIJ! CIŚNIJ! CIŚNIJ! Nie! To się recording, To się recording? No to się recording! Serio? To się recording To się recording? To się recording? Na pewno to się <moröl plays sets> recording Recording się! Recording się! Recording! To się recording czy to się nie recording? Uh, recording. Ok. Pozdrawiam yeah.